Stoję na ulicy Szkolnej, w Międzyrzeczu Idę w kierunku jakiejś bardzo ciekawej wieży Za chwilę się okaże, co to za zabytek miejscowy Stoję na ulicy na rogu Szkolnej i Kołądaja, w Międzyrzeczu Zbliżam się do tej wieży Za momencik się dowiem co to jest, już wszystko wiem. Jest to wieża ciśnień. Tak jak się domyślałem, wieża ciśnień w Międzyrzeczu. Po niemiecku, oczywiście, wieża ciśnień. Tutaj masz parę zdań na jej temat. Więcej sobie znajdziesz zapewne w jakimś opracowaniu internetowym Jeszcze jedno ujęcie wieży ciśnień w międzyrzeczu filmuję od strony ulicy Mieczysława Mikuły Róg Staszica Czyli wieża prawdopodobnie stoi na Staszica Róg Mieczysława Mikuły